Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem ci parę zdań o pomiarach typu Shoulder Measurement, czyli pomiary ramion i są już one dostępne w Polsce. Historia tych pomiarów wiąże się y, z katastrofami helikopterów w Wielkiej Brytanii i niestety od 1 kwietnia 2015 jak jesteś pasażerem takiego helikoptera szczególnie chcesz się dostać na platformę wiertniczą w Wielkiej Brytanii czy w ich sektorze, to jesteś zobowiązany do wykonania najpierw pomiaru shoulder measurement czyli tejże szerokości ramion i chodzi o to, aby było pewne, że ich wielkość czyli twoich ramion jest zgodna z wymiarami Wyjścia ewakuacyjnego. Jest to dla mnie logiczne, ponieważ jak cię usadzą, masz tutaj w barach 70 czy 60 cm, a usadzą cię przy okienku 50 cm, to żebyś pękł, to yy, nie wyjdziesz. I yy, jeżeli masz właśnie te ramiona szersze niż 55,9 cm, 55 cm, 9 mm i jesteś kwalifikowany jako tak zwany extra broad, ja to tłumaczę po polsku jako ponadwymiarowy. No, jeżeli jesteś poniżej, czyli taki wątlaczek jak ja, ja mam 49 cm, to jestem regular, czyli powiedzmy przeciętniak. I co najmniej 30% miejsc w śmigłowcu, który leci na platformę, jest zarezerwowanych właśnie dla osób ponadwymiarowych i jak dobrze zaplanują to nigdy nie powinno być problemów z właściwym miejscem dla Ciebie na wypadek jakiegoś tam zdarzenia lotniczego. I po treningu w firmie Mersk jestem uprawniony do przeprowadzania tych pomiarów oczywiście nie robię to za pomocą tejże metrówki, natomiast służy do tego kalibrowany sprzęt, który otrzymałem, jest to taka miarka aluminiowa, tak mniej więcej ten pomiar wygląda, niby prosta sprawa, natomiast y, niestety musiałem odbyć trening, po którym nadano mi y, uprawnienia i dopiero jako taki uprawniony mogę już w świetle prawa przynajmniej brytyjskiego badać się jako pasażera helikoptera. Natomiast, ważność badania, no jeżeli yy, jesteś powyżej 50 cm szerokości w ramionach, jest na 4 lata, ci wątli założenie jest takie, że on już tam nie urośnie, nie przypakuje się, prawda? Czyli wtedy jest yy, ważność pester minowa. Natomiast o jednej sprawie muszę powiedzieć, jak już do mnie przyjedziesz do Wrocka się zmierzyć. Yy, warto już mieć nadany numer Vantage, Vantage, Vantage. Jeżeli już go masz nadany, to zdecydowanie nie zapomnij go wziąć do mnie do Wrocławia. Yy, ja na certyfikacie oprócz swoich uprawnień muszę wpisać ten numer, a potem Cię wpisują do centralnego systemu Vantage. I ten mój pomiar masz już na wiele lat, oczywiście, jeżeli jesteś regular, prawda? No, jeżeli tego wantydża nie masz, no, to kiedyś go i tak musisz zrobić, a jak zrobisz, to go przyśli do mnie, do Wrocławia, może być pocztą elektroniczną, czyli kolejność jest wtedy taka, przyjeżdżasz do mnie do Wrocławia, badasz się, no, robimy pomiar, ja Ci ten pomiar daję, natomiast Ty, jak już będziesz miał numer wanty szybciutko mi przysyłasz ten numer, ja Ci tworzę certyfikat w PDF-ie, no i przysyłam Ci na Twoją skrzynkę mailową i niestety yy, musi być ten numer wpisany na certyfikacie, aby Cię wpuścili na pokład helikoptera. Także yy, w sumie na tym kończę Good News, ponieważ badanie Shoulder Measurement możesz już spokojnie wykonać u mnie we Wrocławiu, bez konieczności wyjazdu za granicę Polski. No i tyle mam na ten temat. Na dzisiaj do powiedzenia.